Czekam w kolejce na serwer REARMED3EU Już dwie godziny i zaraz mnie coś trafi W międzyczasie oglądam sobie analizę gry Z Mistrzostw Świata w Szachach 2021 Nepo kontra Carlsen Analizę przeprowadza Hikaru Nakamura Wspaniały też mistrz Super partia, super partia. to mi pozwala jakoś przetrwać Nauczyłem ludzkiego życia Jestem jak Tarzan ty Pierwsze co do sklepu, oczywiście. O... No, haczeta. O wezmę, przyda się do budowy. Mniej się wyda kasy. Bo haczeta akurat droga, chyba 7000. O, to też się przyda. Kurwa! Leży! Leży jeden? Tak. Skurwysyny, na daleko gdzieś. No. Daleko? Halo, hej Frycek! Hej, cześć, Halo. cześć, witam Siema, siema. ja pierniczę. Kurde, Polacy. Witamy, witam. Wszędzie Polacy. Wszędzie Polacy, no. Ej, co jest? Kurde. Zmieniłeś mi znacznie. Jakieś kłamstwa tutaj, oszczerstwa. Oto, pięknie, wywalił drzewo na bazę. Tylko ty mógłbyś takie rzeczy zrobić. Wiem, ale przez to, że drzewo wywaliłeś, nie da się zbudować. Do restartu trzeba będzie czekać. Ha, a przed chwilą był restart. Nie, myślałem, że niczym mnie już nie zaszkodzi. Nie o, ty zamknął mnie złodziej, no. O choler Nie da... <śpiewa> Ty! Co teraz? Dobra. Na, na razie. Dobra, ja biorę do ręki i jeszcze może uda się coś złożyć, czekaj. A ten gun rack? No widzisz, ja to też wezmę do, do plecaka. Wziąłem to. <śpiewa> Chociaż nie wiem yy, o co tu chodzi, ale... A to co to jest? A, dobra. A to co? A, to na wodę. Trochę tak smutno Polaków pokradać, ale... 2 może się zamknij nie. <grym> Miał leżeć na strzała! Koło nas. O, dobra. Ja. Ktoś koło nas strzela. Tak, tu jest taki dołek. Dobra. Ty tam zabiegaj chcesz tylko o tym, o tym, dwóch. No, to jest idealny taki dołek, nie? I on tam się... <głos> Jak możesz, to tam wali, nie? Si tam do nie i, i, i, i tam. Leży jeden? No to był tygo. <słuch> Serio? Tego, tylko jeden. Dobra. No, jest w takim dole, że ci z lasu, tu gdzie ja, to gdzie na pewno nie zobaczyłem. Ja P90 i auga. Martin Jace. Uuu, kasy będzie Sze 69 tysięcy miał przy sobie ha! Mm, No dobra, dobra, Słuchaj, No jesteś sprzedasz Dobra, bo jesteś biedakiem. Mówię cię. wziął mój lud. Tak kurde. Ty drzewo ścięte tutaj widzę. A baza! I ktoś strzelił, strzelił właśnie. W tej bazie. Kurwa Uciekam. Do ciebie jeszcze? Eee tak, żeby mnie odstraszyć, by straszyć. Nie? I wystraszyć. A nie... Ja do świni. Do świni? No. Eee, <śmiech> patrz, Diego. Coś piszę do ciebie. Co? Co? No nie no. Słuchaj, no to, że jestem o wiele bogatszy od ciebie, no to. Słuchaj, no. Ja ci dałem parę groszy, no. Nie musisz zmieniać teamu. Przecież no ja ci dobrze będę płacił za ci... No, okay. tysiąc za godzinę. Przecież to jest dla ciebie, to to jest jak kurde. W życiu takich pieniędzy na oczy nie widziałeś. Podwyższe minimalną krajową 1500. Nie musisz zmieniać teamu. To prawda, że jesteś trochę kulą u nogi, ale <śmiech> nie aż tak. co ci powiem. Co? Wypierdala. Nie <śmiech> aż tak. tak. <śmiech> Dobra. Uwaga, uwaga do wszystkich oddziałów. Właśnie otrzymałem informację, że małpy pojawiły się na BM-ie. Podejmujemy interwencję małpią. Strasz, rezerwatu opuściła posterunek. Powiem ci, że po tylu godzinach w Daisy przydaje się ten autobieg. Może nie dla początkujących. O no ta, nie ruszę jaj. A jak się Nie, no nie ruszę jaj. A mi to nie przeszkadza. Serio? A tam daleko już jest. O, było blisko i tak. Jest ty tu, krzakom. Nie Dostał jedną bułę, ale by nie dał. A widzę Kurwa zginęły, dostał. Dostał drugi raz? Zabity.